Witam. Dzisiaj zmienię jakość i rozdzielczość filmu. Rozdzielczość jest rozmiarem filmu. Im większa rozdzielczość, to i jakość jest lepsza. Jakość wpływa na wagę filmu. Wagę wideo określamy w megabajtach, jak i w gigabajtach. Możemy zmniejszyć klipu wideo, nie pogarszając jakości klipu. I to dzisiaj wykonam. Niektórzy z Was mają słaby dostęp do internetu, chcą jak najszybciej przesłać klip wideo na portal społecznościowy. Gdy wyeksportuję ten klip, klikam w zakładkę eksport. Klikam ikonkę wideo. Jeśli zależy nam na eksporcie audio. Bo mamy dźwięk z klipem wideo. To klikamy tą kratkę. Rozmiar wideo określamy w procentach, jak i za pomocą szerokości i wysokości. Po rozmiarach widać, że film jest w jakości HD. Jeśli wpiszę tutaj wartość szerokości, to proporcjonalnie zmieni się wartość wysokości. Rozmiar wideo możemy zmienić, jeśli mamy dobrze nakręcony film. Musi mieć bardzo dobrą jakość. Ja nie polecam zmieniać Rozmiarów wideo. W ogóle szybkość klatek 30. Najczęściej taka wartość jest stosowana. Nie zmniejszamy ilości klatek, co najwyżej zwiększamy. Jakość może być od 1 do 100. Możemy tutaj wpisać nawet i 10. Format wideo będzie MP4 możemy wybrać inny format, jeśli chcemy i klikamy OK. Zamykamy to okienko, przeszedłem do folderu, klikamy w ten plik i porównamy te dwa pliki. Ten plik ma 4,69 MB, w tym plikie nie zmieniałem jakości. W tym pliku zmieniłem jakość i mamy 711 kB. I zobaczymy jak wygląda jakość tego klipu po zmianie jakości. Wyeksportowałem filmy do różnych formatów i jak widzimy waga filmu się zwiększała. Najmniej jest 3MP4, dlatego najczęściej ten format stosujemy. Dobrze je zastosować też format AVI albo WMV. Najgorszy to jest format MK. Wow. Kiedyś osoby szukały programów do zmniejszania wagi klipów wideo. A tutaj mamy taki świetny program. To na razie. Cześć.